Ten odcinek w ramach podcastu można wysłuchać w aplikacjach streamingowych. Link w opisie. Witajcie! W dzisiejszym odcinku postaram się wytłumaczyć w skrócie, czym jest open source. Zapraszam. Otwarte oprogramowanie czy open source to są nazwy opisujące to samo, tylko że jedno słowo jest po polsku, drugie po angielsku. Jest to oprogramowanie komputerowe, które jest udosobnione na licencji, w której właściciel praw autorskich umożliwia użytkowanie, studiowanie, zmienianie i rozpowszechnianie oprogramowania wraz z jego kodem źródłowym każdemu w dowolnym celu. Oprogramowanie open source może być tworzone przez społeczność. Przykładem tego jest Debian. Open source, jak już wcześniej powiedziałem, umożliwia to, że każdy bardziej zdolny użytkownik może uczestniczyć online w rozwoju. Możliwość zbadania kodu zwiększa też zaufanie publiczne do oprogramowania. Kod open source może być na przykład wykorzystywany do nauki i umożliwiać bardziej zdolnym użytkownikom dostosowanie oprogramowania do ich własnych potrzeb. Sorry, że tak, ale po prostu przy montażu dopiero się skapłem, że zapomniałem się z Wami pożegnać, więc na razie.